Zapisz 7 ósmych w postaci ułamka dziesiętnego. Rzecz w tym, że kreska ułamkowa oznacza dzielenie, więc 7 ósmych to jest to samo co 7 dzielone przez 8. 7 dzielone przez 8. To wszystko są różne sposoby zapisania dokładnie tego samego działania. Podzielmy więc 7 przez 8. Zrobię to niżej, żebyśmy mieli więcej miejsca. Podzielę 7 przez 8. Dodam tu przecinek, ponieważ wiemy, że wynik będzie mniejszy niż 1. 7 ósmych to mniej niż 1. Dopiszę kilka zer za przecinkiem. Przecinek postawię też tu na górze, dokładnie nad tym. I zaczynamy normalne dzielenie. Musimy tylko uważać, żeby nie pomylić miejsca po przecinku. 8 nie mieści się w 7, ale w 70 już tak. W 70 mieści się 8 ósemek. Wpisuję 8 tuż za przecinkiem, bo mieści się w 70, a nie w 7. 8 razy 8 równa się 64. Odejmujemy 70 minus 64 równa się 6. Przepisujemy kolejne 0, bo wciąż mamy resztę. Robimy to dotąd, aż jej nie będzie. Czasem nie chce zniknąć, ale o tym kiedy indziej. W 60 mieści się, policzmy. Nie 8, bo to 64, więc 7 ósemek. Wpisuję 7. 7 razy 8 równa się 56. Odejmujemy 60 minus 56 równa się 4. Przepisujemy z góry kolejne 0. W 40 mieści się dokładnie 5 ósemek, bo 5 razy 8 równa się 40. Reszta wynosi 0. I zadanie zrobione. Obliczyliśmy, że 7 ósmych równa się 875 tysięcznych. Napiszę tu 0, żeby wszystko było jasne, ale w takich łamkach często się go nie pisze. 0,875 Zadanie zrobione.